The Coast Guard is warning of a tsunami The risk of an imminent forest fire Astrologists report That a de devastating meteor will strike The city in the near future Seek shelter immediately, if any is available Witam was tutaj, cześć, jeszcze mam a widzenosz Zavraczam was na kolejny odcinek z City Skylands Info Dziś trochę e, na no, nietypowo e, Jak może zauważyliście pojawił się nowy dodatek e, city, Do City Skylands Precision 4 Natural Disasters Powinien się pojawić jeszcze jeden dodatek z Rock Radio z trzema nowymi stacjami radia, jednakże jeszcze się nie pojawił. Jak widzicie, jest opcja dostępna i nietypowo zaczynamy też od tego miejsca, ponieważ chciałem jeszcze Wam pokazać nową rzecz. Pojawiła się nowa, bardzo ważna, znaczy przyjemna rzecz, którą na pewno przetestujemy sobie w tym odcinku. To jest jak wchodzimy w Magda, mamy opcje dwie nowa mapa, czyli standardowa, lub nowy scenariusz. I tu jest, y, mamy parę scenariuszy, jest ich chyba 5. Raz, mm. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, mamy pięć scenariuszy. Dostajemy oczywiście trochę, jeżeli przejdziemy pięć pomyślnie i przy, pięć przygramy. No i tak, y, cele są, jak widzicie, mamy cele, no i zasoby miasta standardowo i gramy w scenariusz i musimy go wygrać. Czyli na przykład tutaj warunki podażki, no to nie możemy grać dłużej niż 350 tygodni w grze. Liczba ludności poniżej 1, miasto ma fundusze w kwocie 0. Okej, okay. tutaj nie rozumiem zbytnio o co chodzi, ale stanowi yy, się to nowa rzecz, którą na pewno warto to przetestować. Dzisiaj nie będziemy patrzeć, bo mamy... Yy, dużo jest nowych rzeczy, które chciałbym pokazać. I teraz wejdę sobie w swoje miasto własne. Ponieważ yy, miasto, które nagrywamy normalnie na odcinkach zostanie zniszczone, jak już wcześniej mówiliśmy, w weekend w niedzielę czas Live'a. Więc dzisiaj nawet nie będę pokazywać dużo katastrof, może jedną tylko pokażę tak dla formalności, żeby było widać jak to wygląda. Ale dokładnie wszystkie katastrofy i jak to wygląda ze zniszczeniem, no to będziemy widzieć już niedługo. Ogólnie e, wszystkie, cały dodatek jest trochę drogi i tu nie chodzi mi o cenę jego zakupienia za i dodatku, tylko nawet wykorzystywanie go w grze, ponieważ pieniądze, jak widzicie mamy tyle pieniędzy, i jak ja chwilę się jeszcze pobawiłem, ponieważ jest północ 23, jak, jak najwcześniej chciałem zobaczyć, no to szybko mi zeszły pieniądze. No dobrze, tak, tutaj mamy standardowe miejsce, to tutaj jest nie, długo nie grałem w tym mieście, Wcale nawet nie ma jeszcze stadionów, no a tak, pierwsze co się rzuca na oczy, to tak, zmieniło się nam tutaj to, to jest akurat po aktualizacji 4.0, o której też zaraz coś powiem. Pieniądze nam się znowu przestawiły na dolary, ale to już nie będę o tym nic mówić, Pojawiła się nowa zakładka katastrofy i zaraz Wam pokażę. Tutaj się trochę zmieniło menu. I tak, po pierwsze, co się zmieniło na korzyść, po, yy, czego nie było ostatnio, to to, że auto-zapis naprawdę działa. I jeżeli się zapisuje, to nie jest tak, że po auto-zapisie yy, no to od razu nam wywala i się robi biały ekran, tak jak to było wcześniej, teraz już tak nie jest. Co, co oczywiście jest bardzo fajnie. Lagować czasami, się jeszcze gra, potrafi. Losowa częstotliwość katastrofy. Tutaj ustawiłem Jaką ma bardzo być losowa i na maksa wziął, tak żeby było ciekawie. Coś jeszcze tutaj ustawiłem, tak, jeżeli chodzi o tramwaje, jeżeli teraz znajdziemy. czekajcie, A tutaj gdzie były tramwaje, nie, nie tutaj, widzicie, lagować się jeszcze laguje i co do i tory chyba nigdy nie zostaną naprawione, tak jak to jest tam na, na PC. No ale dobrze, Pomijmy to, Pojawiła się nowa, bardzo ważna rzecz i to jest darmowe. Żeby nie było, to jest Narzędzie do kształtowania powierzchni. Możemy tworzyć sobie góry, yy, sobie ustawić, że na przykład w tutaj kwadrat, później to i sobie ustawiamy. Mamy oczywiście opcję duży, średniej, jest jeszcze szybkości, nie ma. I mamy też ilość ziemi, yy, łagodzenie, no i wyrównywanie, nachylenie. Tak, to jest ważne. Kolejna rzecz, ścieżki. Nareszcie nam naprawili to, że możemy zrobić krętne ścieżki. Tak, to się przydaje, no bo jak może pamiętacie mieliśmy zrobić park, ale no, go nie zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jak. Jest też nowa opcja naprawianie. Ja jej dzisiaj chyba nie pokażę, bo to działa tylko jeżeli zrzucimy na przykład jakieś tornado czy coś. E, tak, kolejną rzeczą jaką jest, no to drzewa to akurat znamy, kamienie i to. Tej całej nie było nic z tego, a to jest nie, jak dla mnie niezbędne do Natural Disasters. Czyli na przykład sobie bierzemy coś takiego bierzemy sobie prostą i dobimy, ee, czekajcie. o coś takiego, to się nazywa dokładnie na nabrzeże, możemy dzięki temu jak jest tsunami na przykład to nie przebije się a żeby jeszcze było lepiej co do tsunami to jak weźmiemy sobie prostą, trochę jeszcze jest przelagowana, może po aktualizacji przed chwilą, to mamy jeszcze wał wow. no i przez coś takiego to już jest o wiele trudniej, a jeżeli jeszcze bardzo się boimy, że coś nam tutaj może wejść, to z tyłu możemy zrobić jeszcze taki wielki um, na brzydza, kanał głęboki. No i przez to już co nami nie powinno teoretycznie przejść, ale to trochę też kosztuje. No i takie rzeczy się pojawiły. Ogólnie kanały się przydają głównie do naturalizacji, do są jakieś katastrofy, ewentualnie ktoś chce sobie udekorować, jakieś padki robić, no ale to tak. Kolejną zakładką jest katastrofy. Ja jedną katastrofę wywołam już, ponieważ one się chwilę ładują. Więc, e, co spuścimy? No, spuścimy sobie standardowo jedną z najciekawszych rzeczy, która jest w tym dodatku, czyli no, meteoryty. Zrzucimy sobie nie w to miejsce. No, widzicie, to tu jest przycisk odnawianie i co tyle możemy zrzucić, czyli na przykład mogę teraz zacisnąć tu już kolejny meteor, żeby zleciał. No i jest tego dużo, tego wszystko nie będę pokazywać. Jest też tutaj opcja ewakuacji, czyli każdą katastrofę za darmo możemy sobie zrzucić. I jest opcja ewakuacji, gdzie możemy wszystkie, na przykład schrony wysłać, dobrze? ale do za chwilę. Pojawiły się też nowe budynki unikatowe, jak na przykład tutaj park meteorów, ym, pomnik uprojektujący katastrofę, no trochę tych nawet, park helikopterów, trochę tego jest. Z parków jako takich no, nie widziałem nic nowego, z transportu też nic nie ma, edukacji nie. Pojawiła się nowa rzecz w policji. To są helikoptery policyjne, ja ich nie będę stawiać, bo to trochę kosztują. Działają po prostu jak zwykłe helikoptery, tylko że działają na określonym przestrzeni, no i latają. Kolejną rzeczą, nie bez powodu pominąłem straż, że no jest yy, pogotowie, baza helikopterów medycznych. się przydaje naprawdę bardzo. Jeszcze, że nie dojdziemy do najważniejszego, mamy nowe rzeczy w kanalizacji, czyli po pierwsze, Możemy stworzyć sobie na przykład teraz taki, to jest dokładnie odpływ wody. Czyli na przykład jak nas tsunami przytopiło, to z tego powinna wylatywać woda, jako ze studzienek. Kolejna to jest jednostka pompująca, jest, szczerze mówiąc, nie, nie wiem co to jest. Oni chyba pompują jakoś jeszcze szybciej, czy coś, więc chyba posiada. A, to oni posiadają flotę ciężarówek, które jeżdżą po mieście po tsunami i zbierają wodę, jakby coś. To też jest bardzo fajne. No i zbiorniki rezerwowe, czyli stawiają sobie taki zbiornik. I on w trakcie tsunami, czy jakiś inny katastrof przytrzymuje nam wodę i to wszystko będzie, jeszcze się tym pobawimy oczywiście, nie dzisiaj, tylko w kolejnym odcinku, w którym mieliśmy przygotować miasto do katastrofy. Tutaj się też nam zmieniły zakładki, a to jest tylko wrzucenie wszystkiego do jednego, czyli dzielnice, dzielnice, no właśnie, dzielnice i strefy. Drogi są tak samo jak były wcześniej. Eee, no właśnie, czekajcie, zobaczmy, czy jest tutaj jakaś opcja co by mi się spodobała. Nie. Dobrze, i zanim dojdziemy do mm, jeszcze jednej rzeczy, tu się nam powiększyło trochę. Mamy nowe panele widokowe, rzecz jasna, czyli na przykład drogi ewakuacyjne. No tutaj nic na razie jeszcze nie ustawiłem. Zniszczenia. Eee, zasięg radia, zaraz pokażę. I wykres katastrof. Ale najważniejsze, co się pojawiło, mamy nowe radiostacje, czyli możemy sobie ustawić CT to jest standardowe. Kastik Radio to jest w pakiecie, City Radio to też jest w pakiecie i God FM, którego nie mogę puszeć na antenie, ponieważ to ma prawa licencyjne i mi wtedy wyrzuca z nagrywania, więc tego pokazywać nie będziemy. miało to trwać 10 minut, już trwa 8. No i więc włączę Cities, abyście zobaczyli jak to gra i to jest darmowe. Mają się pojawić jeszcze jakieś chyba 3 radia. No i powinniście już powoli słyszeć radio, które gra. No dobrze, już bez zbędnych wstępów przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Czyli baza helikopterów gaśniczych, to się przydaje bez problemu. I tak, to jest dokładnie co się nazywa obserwacyjna wieża przeciwpożarowa. Stawiamy sobie coś takiego na przykład tutaj. I jeżeli nam się zrobi pożar w lesie, no to oni zaczną go gasić, aby nie poszedł do budynków. A teraz najważniejsze, czyli budynki do ratownictwa. Jednostka ratunkowa. No, ten budynek co bym, trzeba mieć w swoim mieście. Dzięki niemu są helikoptery, które jeżdżą, latają po mieście i naprawiają budynki po zniszczeniach. No i wysyłają też samochodziki. Więc bardzo ważne. Kolejną rzeczą tutaj jest tutaj to są schrony, jak żeby inaczej. I teraz, co, teraz to co słyszycie to jest ostrzeżenie o metorycie, rozmiar 5,5 czyli to jest chyba największe co może być na konsoli, nie wiem dokładnie jaka jest i takie komunikaty się pojawiają przez to, że ja tutaj je chciałem zrzucić i tak to jest duży schron, małego nie będę pokazywać, no bo on jest po prostu mały Mamy dużo nowych informacji. mamy Ilość to jest 10 tysięcy. 10 autobusów ewakuacyjnych. No i mamy dużo, musimy mieć wodę, żywność i energię. Tak, żeby było dobrze. Ja naprawdę trochę przyciszę. Nie wiem, jak by mnie słyszycie z tym radiem, bo jeszcze tego nie testowałem. I na przykład, jeżeli chcemy zrobić drogi ewakuacyjne, wysyłamy takie autobusy, które tutaj będą jeździć i zobaczymy, jak oni ocalą tutaj tych ludzi, gdzie będą e, spadać te meteory. I tu sobie taki jeździ autobusik. On zbiera ludzi i później wraca. I on stąd wyjeżdża, co nie? Proste. I teraz, aby ten strun zaczął działać. Po pierwsze, trzeba do niego podłączyć mm, wodę. A woda jest obok. I co z prądem? Czekajcie. No nie podciągnęcie sobie, oczywiście. Dobrze, i tak. I teraz sobie jedziemy do zakładki katastrofy. I klikamy coś takiego. I pojawia nam się sygnał, że wszystkie samochody teraz będą wjeżdżać. No prawie wszystkie, na razie jeszcze może nie wiedzą, że mają wjeżdżać Ale zaczną wjeżdżać, i co to jest? Otóż, to jest nowy budynek, wóz ratunkowy, który gdzieś jedzie, nie wiem nawet zbytnio gdzie Dobrze, ale żeby nam to działało sprawnie, ratowanie, musimy mieć wieżę radiową Która, no jak możecie się domyślać, będzie informować o tym zagrożeniu Wstawiłem największą Zobaczcie, zobaczycie jak to jest duży zasięg, jak się wczyta. To też ma chwilę. Czekajcie. O, proszę bardzo. Duża antena, wystarczy spokojnie, takie 3 czy 4 anteny na całe miasto. I leci. Leci meteor. Nie wiem z tej strony. O, proszę bardzo, oto nasz pierwszy meteor, który widzieliśmy e, o godzinie dokładnie. No e, północ. Północ 37, ja go widziałem. Proszę bardzo, drugi meteor i tak wyglądają zniszczenia. Tutaj jeszcze kobieta oczywiście mówi. Nie, nie wiem ile osób uratowaliśmy, bo dosyć późno wysłaliśmy ostrzeżenie. A powstają takie wielkie dziury. coś więcej. O, i dokładnie widzicie, co się tutaj dzieje. Co jeszcze jest? Czujnik sejsmiczny, do tego stawiamy, jak są jakieś trzęsienia ziemi. Bo ja ostrzegam się przez tsunami, no to wiadomo, Radar pogodowy, no i radar kosmiczny do właśnie takich rzeczy, żebyśmy wcześniej wiedzieli, bo dosyć późno się dowiedzieliśmy. I teraz, jeżeli coś takiego się nam przytrafiło. Na budynkach pojawia się nowe symbole, czyli zniszczone zawalenie i jeżeli, zaraz stąd, helikoptery zaczną lecieć, jeśli zaczną lecieć, bo wysadziło nam też rury, to działa we wszystkie strony, rury nam też wysad wyrzucają spod powierzchni pod ziemi. Dobrze, teraz powinno to już zacząć działać. I zaraz tam zobaczycie, jak zaczynają latać helikoptery miały być krótki czy eee, Które pomagają ludziom. Kolejną rzeczą, która się pojawiła tutaj no to tak, to się zawaliło i jest przycisk do odbudowy, jeżeli coś takiego przyleci. To też nie jest tanie, żeby nie było. Ale jak mamy takie budynki, no to one po prostu będą się na nowo budować. Ale jak tu jest taka droga, Widzimy, że coś jest z nią nie tak, prawda? No, widać, że jest trochę zniszczona. Wchodzimy sobie w zakładkę napraw i naprawiamy. Proszę bardzo, jest naprawiona, gotowa do użytku i po niej samochody będą mogły już jeździć. Naprawiamy dowolne naprawdę kierunki. To też jest fajne. No i sobie po prostu jeździmy, tak? Jeśli jeszcze... a, przyciąganie jest standardowe, czyli tutaj należy nic nie zostało naprawione. I tak. Ma ludzi jeszcze o wodę. Co jest z wodą nie tak? No nie, śmień woda. Akurat co do wody? Wszystko, wszystkich chodziło, co do wody? Czekajcie, bo tutaj, tu się zrobiła naprawdę katastrofa. I tak, możemy sobie teraz wejść na przykład w mapy. Przyspieszmy trochę ten czas, bo chciałem pokazać coś jeszcze. Wykrywanie katastrof, no to na razie nic nam nie wykryje. Radio. I legenda zniszczeń, no to tutaj widzimy, że coś się działo. No i tutaj jest niby ten jeden schron. Tutaj go zaraz zobaczymy O, proszę bardzo, czekajcie jak mi się uda go złapać. Proszę bardzo, helikopter Leci, o i naprawili też nagrywanie Świetnie, i proszę bardzo leci helikopter, zaraz nam ugasi Gasić to chyba nie będzie gasić, ale będzie sprawdzać czy już jest bezpiecznie Proszę bardzo, lecimy helikopter, nawet nieźle on wygląda O, proszę bardzo Dobrze, i ogólnie to tyle, co bym powiedział na póki co. Jeżeli chcecie więcej dokładnych informacji, to będzie oczywiście jeszcze opis dodatku, tak byśmy więcej po tygodniu lub dłużej, kiedy już zobaczymy dokładnie. On tu sobie wylądował i tam ludzie wychodzą i sprawdzają. Później budynek jest gotowy do odbudowy. I tak, yy, z rzeczy jeszcze informacyjnych tylko powiem, że yy, odcinek pojawi się w czwartek nowy, gdzie będziemy ustawiać w naszym mieście snowfall no właśnie tego typu budynki no i w weekend jak już mówiłem będzie zniszczenie i w piątek jeszcze będzie ostatni film w którym pokażemy mniej więcej co się działo przez te no, całe prawie 60 odcinków bo to też nie było takie krótkie no dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek jeśli masz podoba, możecie sprawdzić łapkę kudę i jeszcze na samo zakończenie puszczę wam najnowszy zwiastun, który dzisiaj się pojawił a po to po tego dodatku no dobra, no i leci Chyba A nie, jednak nie czekajcie On jakąś że masz A no tak. a, Haven't you been hearing more about disasters lately? I'm not sure if it's just me, but I feel like meteors and sinkholes just didn't happen as much when I was younger. Maybe I just wasn't paying attention. Me approaching the